Sebastian Czekaj Akała, jego nowa płyta, data premiery oraz traglista zapraszam do oglądania. 27 czerwca White poinformował nas na swoim Instagramie o nowej nucie jego autorstwa. Utwór wleciał na platformy streamingowe dzień później 28 czerwca o godzinie 15. Po przesłuchaniu całego utworu na końcu mogliśmy usłyszeć słowa Pretty Boy. Pretty Boy to nazwa nowej płyty White'a, która ma pojawić się w przeciągu najbliższych 5-6 miesięcy. Singlem promującym był wcześniej wspomniany buke. Nie wyjdę za małą fotę, wie dobrze mój buke. Co ciekawe o płycie mogliśmy się dowiedzieć już 11 kwietnia patrząc na post, który wstawił w Wtedy Widać na nim wspomnianego już z papierosem i kilkoma dzierami. Jedna z nich nie jest widoczna cała. Można się jednak domyślić, że jest to napis Pretty, a samo zdjęcie wygląda jakby miało być użyte do okład. A tu macie wizualizację. Wracając do singli promujących, 3 miesiące po Bookerze, 10 września ukazał się kolejny utwór pod tytułem Broly. Mam głosy, tak jak Joker. Ciekawostka jest taka, że utwór ten był nagrywany półtora roku wcześniej. Można się tego dowiedzieć zwracając uwagę na jeden z wersów, gdzie Sebastian śpiewa Mam 24 lata Gdyby utwór był nagrywany w tym roku, White nawinąłby mam 25 Ponadto na płycie znajdować się będzie aż 18 utworów. Między innymi After Party, Broly, American Pie 2, South Park, Błędy, Booker czy Kuloodporność.